Hej, hasta nawisa maniana, kurzna. Kurwa jebana! A w języku hiszpańskim jest w niemy, kurwa! Jest miemy! Wyciszka! Ignorujesz kurwa, tak jakby tam.. Wobec sobie, że ma! To jest mózg muliki! Nie słucham do końca. Czy jest odnożony?